Za ławkę Reserwowych Przebierasz, wybierasz Sama dokładnie Nie wiesz czego chcesz Daj mi szansę Trzymać ją dalej. Potrzebuję Twojego wsparcia. Potrzebuję Twojego wsparcia. Daj mi szansę. Shut Co robisz?